Czy lekarz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy macie prawo skierować do psychologa podczas badań kierowców w tej placówce? I pytanie jest jak najbardziej słuszne, ponieważ y, pewnie oglądałeś moje filmy, że twierdzę z uporem maniaka, że masz y, prawo wyboru psychologa transportu. Zacznę od zapytania mojego widza. Witam Panie Darku. W skrócie, Wydział Komunikacji skierował mnie na badania lekarskie do WOMP-u w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. Badania lekarskie przeszedłem pozytywnie, jednak lekarz orzecznie skierował mnie jeszcze do psychologa. I po zapytaniu tegoż to lekarza, czy mogę sobie zrobić te badania u siebie w mieście, odpowiedział, że nie. Tylko w jego WOMP-ie. I czy jest to prawdą? Czy mogę wykonać badania w prywatnej placówce. Chciałbym pójść do WOMP z wynikiem pozytywnym, a jeżeli nie uznają go, to wtedy mogą podejść do badań psychologicznych w WOMP. Jednak rozumie Pan, że tonący brzytwy się chwyta, brzytwy się łapie. No, staram się wyjść na swoje pozdrawiam. No, nie znam tutaj całej historii widza, nie wiem, za co został skierowany, natomiast jest całkiem prawdopodobne, że ten lekarz z WOMP-u kieruje na tak zwaną konsultację do psychologa klinicznego, czyli nie zupełnie psychologa transportu i prawdopodobnie w celu określenia stopnia uzależnienia, no być może od alkoholu czy yy, czegokolwiek innego, ale nie wykluczam też innego celu tejże konsultacji. Czyli poniekąd to jest taka konsultacja wewnętrzna i mają jak najbardziej do tego prawo, tak jak również, jak ja mam prawo do skierowania podczas badania kierowców Ciebie na konsultację do mojego psychologa, oczywiście jeżeli taką potrzebę mam. Natomiast, jakby to było takie badanie psychologa transportu po którym masz dostać orzeczenie, oczywiście ze skierowania Twojego starosty powiatowego to masz pełne prawo wyboru badać się gdzie chcesz i w jakiejkolwiek placówce prywatnej, a czasami nawet i wąpowskiej. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Rozróżnij dwóch psychologów, prawda? I ten psycholog, i ten psycholog. Niestety, jeden może być psychologiem klinicznym, drugi psychologiem transportu, aczkolwiek nie jest powiedziane, że ten psycholog kliniczny nie ma uprawnień do. Psychologii transportu, co w womp jest całkiem prawdopodobne. Czyli ze skierowania możesz się badać gdzie chcesz, natomiast jeżeli cię lekarz womp kieruje na taką konsultację wewnętrzną, to niestety nie masz wielkiego wyboru. Oczywiście, mm, zasubskrybuj mój kanał YouTube, obejrzyj kolejny filmik i. Żegna Darek Kraśnicki, lekarz specjalista medycyny transportu z Wrocławia.